PD? Czy pogramy na Nintendzie? Jeszcze nie. jest, Jeszcze jestem zaspany. Och, przecież już jest po dziewiątej. No nic z tego, ale muszę sobie pospać. No dobra, to pośpijmy jeszcze. Och, jak ja kocham tą, tę, tą puszkę z pieniążkami. Och, jaka ona kochana. Ej! Tarciarz, czy wreszcie przestaniesz przytulać się do tej swojej puszki z pieniążkami? Nie, przestanę, bo ona jest taka miła. A dlaczego się pytasz? No bo minęła już dziewiąta. Powinieneś już wstać. Ale tarciarz chciał jeszcze sobie postać. Dajmy mu jeszcze chwilkę. Niech ci będzie. No to dobra, tarciarz. Zgadzam się. Możesz jeszcze się przytulić. No dobrze, ale już nie mogę się zakręcić. Pomożecie mi, dzieci. To super. To teraz klaskaj jak najwięcej razy. Czyli uderzacie dłonią w dłoń i musicie jak najszybciej to robić, żebym mógł przytulić się swobodnie do skarbonki. Gotowi? No to robimy! ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, Jeszcze szybciej! Udało się! Jestem znów przytulony do chach Żółta z Czy wszystko dobrze? Ojej, niu. Bo ja nawet nie mogę utrzymać równowagi. Muszę sobie poleżeć. Wszystko... oj, Wszystko dobrze. Właśnie chciałem sobie pojechać. Ojej. Muszę na chwilę chyba odpocząć. O nie, nic nie widzę. O, wreszcie lepiej. No to widzimy się później. A teraz zaproponujemy wam ankietę, która pokaże się dokładnie tutaj. A ta ankieta to będzie pytanko. I tylko dwie odpowiedzi mogą być poprawne. Wiecie? No to okej. Okay. To ruszajmy dalej. Nudzi się, Pidi. Kiedy wstaniesz? Bo ja chcę już pograć. Proszę, daj mi jeszcze chwilkę, chociaż 5 minutek. Ale to już się nawet pół godziny. Pół godziny temu była dziewiąta, a teraz już szybko nadeszła dziewiąta trzydzieści. Pół do dziesiątej powinieneś wstawać i pograć ze mną. Powiedziałem ci za pięć minutek. Ach, no dobra, niech będzie. A teraz dodatkowe pytanko. Jakie pokemony są najbardziej popularne? Ta ankieta pokaże się tutaj. Tam, gdzie pokazuje. Bardzo chciałbym zaproponować jakiś filmik, ale niestety teraz nie mam czasu. Ojeny, że chciałam się pić. Pić chcesz? Tak, bardzo, jak najprędzej. To mam na szczęście butelkę wody. Proszę, wypij sobie. Dziękuję. Ojeny. Dziękuję. Wypiłem tylko troszeczkę. Resztę zostawię na później. Pidi, stajesz. Co, co, co, co, co? co a, a, a, nie, nie. Czy to już pięć minutek? Nawet dziesięć minutek. O nie! Co on sobie pomyślał? Nieudana część. Pidi, już minęły. Już minęło pięć minutek. O, pięć minutek nie minęło? Tak, nawet dziesięć. Wow, to fajnie, jeszcze dłużej sobie pospał. To zagramy? Hm. Możemy coś odpalić. Możemy odpalić. Jeszcze się nie naładowało. Ale pokrajmy sobie. O. Zobaczcie. Jakie nintendo. Czy coś porobimy na nim? Nie wiem co jeszcze. Ale musimy coś na nim porobić. Zagramy w Pokémony? Nie, coś ciekawszego potrzeba. Um, skąd leci ta muzyka? To jest muzyka z Nintendo, z tego sprzętu, widzisz? Aha, z tego sprzętu. Fajny, co nie? Ech, proszę, włączcie tą muzykę. Nie chcę jej słuchać. No dobra, skoro potrzeba ciszy, też. żołwi, ta to z ciszy. Już mamy ściszone. Popatrzcie. Volum 0%. A może pooglądamy zdjęcia? Niestety nic nie możecie przeczytać, bo jest za ciemno. Przykro mi. Coś porobimy, Piddy? Jeszcze na tym? Niestety już wyłączyłem, nie chcę mi się pośpie. A on dalej chce spać. Na dzisiaj koniec odcinka. Żegnajcie! Proponuję Wam też różne filmiki. Popatrzcie z lewej strony.